No, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że emocje olimpijskie już nieco minęły. Możemy zabierać się do biznesu jak zwykle. I dzisiaj chciałem powiedzieć o paru ciekawych przypadkach, które cię mogą spotkać podczas różnego rodzaju badań lekarskich, ale badań lekarskich, orzeczniczych, prawda, czyli nie takich, że idziesz do lekarza i szukasz jakiejś choroby, tylko zdarza się, że lekarz zupełnie niespodziewanie podczas orzekania znajdzie ci jakąś chorobę i skutkuje to z reguły orzeczeniem negatywnym. Wcześniej złomny i ostatnio miałem taki przypadek, dotyczący licencjonowanego pracownika ochrony, a w zasadzie kandydata na licencjonowanego pracownika ochrony. Przyszedł młody człowiek i niestety u psychiatry przyznał się do schizofrenii. No nie muszę ci mówić, że ta choroba dyskwalifikuje takiego no, kogoś na pracownika ochrony, i, no, za, że tak powiem, jakaś taka niezręczna sytuacja, ponieważ ktoś mu musiał powiedzieć, że do tej pracy się nie nadaje. Miał to szczęście jeszcze, że nie zdążył rozpocząć badań psychologicznych, czyli nie poniósł kosztu badań psychologicznych. Także pieniążki mu zwróciłem, no teoretycznie badania były na jakąś firmę, czyli fakturę dostał, ale też musisz sobie zdać sprawę, że nie są skłonni różni pracodawcy oddawać pieniądze, szczególnie dla kandydatów, jeżeli nie masz wyniku pozytywnego, prawda? Natomiast mówię, ze wszelkimi chorobami psychicznymi jest ten problem, że osoba, która ma taką chorobę psychiczną, mówię tu przede wszystkim o schizofrenii czy jakichś psychozach, ona za bardzo nie ma poczucia tej choroby, ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że może stanowić zagrożenie dla siebie lub dla innych osób. Szczególnie kiedy dostanie jakąś, powiedzmy na początku licencjonowany pracownik ochrony broni nie dostanie, ale mija jakiś czas, a broń by się przydała tam w rozszerzaniu swoich kwalifikacji, a tam gdzie broń to są różne przypadki nieprawidłowego jej użycia. I większe prawdopodobieństwo jest u takiej osoby, która niestety ma problem ze zdrowiem psychicznym. Niby to zdrowie psychiczne, niby chodzenie do psychiatry nie, nie powinno stygmatyzować, niby chodzenie do psychologa nie powinno stygmatyzować, natomiast wiem jedno, że Policja, czy jakieś tam inne służby raczej mają dostęp do tego, jakich leków używasz, do tego, do, do jakich specjalistów chodziłeś, szczególnie jeżeli chodziłeś na tak zwany, korzystałeś z usług psychiatry czy psychologa na tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast jeżeli korzystałeś prywatnie, to śmiem twierdzić, że mają dostęp do bazy twoich leków, a nie trudno się zorientować, że leki psychiatryczne czy psychologiczne, znaczy może nie, nie psychologiczne, tylko, bo, bo psycholog nie przypisuje leków, tylko psychotropowe, no, są jakimś zagrożeniem. Weźmy tego nieszczęsnego kierowcę z Katowic. Co zrobił, to zrobił, prawda? To, to nie mi tego oceniać, prawda? Trochę mnie prawdzie zdziwiło, czemu matka dwojga dzieci, jej partner coś tam robili na przystanku o 6 rano, prawda? Ponieważ mam swoje dziecko, to wiem, że dwoje rodziców podczas nocy mam roczne dziecko, prawda. I dwoje rodziców ma co robić z nim podczas nocy, a tutaj imprezę, że tak powiem, zostawione dzieci, dwoje dzieci sam, samemu sobie. Natomiast ten pan miał jakieś leki, ślady po lekach psychotropowych prawda i już od razu jest czego się doczepić do odpowiednich służb i i tutaj właśnie niestety wszelakie choroby psychiczne mogą cię dyskwalifikować nie tylko na pracownika ochrony, ale również na kierowcę zawodowego czy do jakichś innych zadań wymagających pełnej sprawności psychofizycznej i daleki jestem tutaj od straszenia. Dostałem parę zapytań takich, jeżeli chodzi o zwykłe inne choroby, prawda? Yy, powiedzmy, jeden z widzów yy, który miał zabrane prawo jazdy za alkohol zaledwie na 6 miesięcy, miał 0,36, przypuszczam, że 0,36 promila, nie 0,36 mg, yy, bo jakby miał 0,36 mg, mnoży to się razy dwa, to już by było przestępstwo. I miał prawo jazdy zabrane za alkohol na 6 miesięcy. Ale posłuchał się mnie i zrobił kontrolne badania lekarskie wcześniej. Wyszło mu, jeżeli chodzi o próby wątrobowe ALAT 48, ASPAT 23 GGPT, też czynnik wątrobowy 29, glukoza 86 i ten ALAT jest troszeczkę podwyższony i Pytam mnie, czy przebukować termin, ponieważ ten Alat jak twierdzi, ma podniesiony z powodu energetyków złej diety, i tak powiedziała mu jego lekarz rodzinna. I czy nie ryzykować? Ja bym się aż tak nie przejmował. To nie jest jakiś tam tragiczny wynik. Po prostu jeżeli norma jest tu, to on nie jest tu, tylko on gdzieś jest. O tutaj o, o taki pici włos troszeczkę podwyższony i po prostu poszedłbym do tego womp -u. chociaż to jest WOMP Sosnowiec, trochę bym się pobał, ale jeżeli naprawdę zmienił swoje nawyki, nazwijmy to alkoholowe, to nie ma się co bać, prawda? Naprawdę jakieś takie minimalne Odchylenia od normy, szczególnie, że zrobił to wcześniej, czyli jest jakąś osobą świadomą swoich, swojego stanu zdrowia, coś tam bada się, coś kontroluje, to nie powinno być problemu. Tutaj, jeżeli chcesz do mnie zadzwonić, to tradycyjnie masz numer 789. 273 335. Ten numer jest gdzieś. O, może teraz lepiej widać, prawda? On, je, on jest tutaj. No, może nie tutaj, tylko o, o, o, o, gdzieś. O, tutaj. Tutaj w tej chwili jest ten numer, ale zawsze możesz ten numer zobaczyć tutaj. Możesz do mnie zadzwonić i na spokojnie wtedy. Jeżeli chcesz porozmawiać, jeżeli masz jakiś szczególny problem, który ci mogę wyjaśnić, to serdecznie zapraszam do skorzystania z telefonu. Prawda? Komentarz jeden, który dostałem pod filmem. Witam, mam pytanie. W lipcu 2020 zostało mi zatrzymane prawo jazdy za 0,30 promila alkoholu. Sędzia warunkowo może postępowanie z zatrzymaniem prawa jazdy na rok. Czyli widzisz, tam za 0,36 dostał na pół roku, tutaj dostał na rok, ale warunkowo może postępowanie z zatrzymaniem prawa jazdy. Natomiast wyrok zapadł dopiero w sierpniu 2021. Czyli po upływie roku teraz czekam na przesłanie wyroku do starostwa, żeby wydali mi skierowanie na badania w WOMP. Czy po zdaniu badań zostanie oddane mi prawo jazdy? Tak, no, te badania w WOMP-ie, te badania psychologiczne, to jest taka dodatkowa kara, niezależna nazwijmy to od, no, od tego, że ponosisz tam jakieś różne dziwne koszty związane z krzywnami, z jakimiś opłatami na różne fundusze i tak dalej, i tak dalej. Także oskubią cię najpierw troszeczkę z pieniędzy, żeby ci się w głowie nie poprzewracało, żeby ta kara była dla ciebie no, w miarę bolesna i potem idziesz na badania w WOMP-ie, Mówię o badaniach lekarskich, psychologiczne możesz zrobić w każdej pracowni psychologicznej, także ku mojemu zdziwieniu. Niektórzy mają do mnie na tyle zaufanie, że przyjeżdżają z różnych innych rejonów Polski się badają. U mnie psychologicznie przy okazji jest jakaś rozmowa taka bezpośrednia odnośnie co go w tym WOMP-ie może czekać. no i jest tutaj spora szansa, że te badania przejdziesz, jedne i drugie. Natomiast no, zadał ten pan też pytanie, jak będzie sprawę miast. O, widzę, mamy telefonik. No, słucham, dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, chodzi mi o następującą rzecz. No pytaj. O... Zabrali mi na cztery lata. Tam była, mhm. było duże przekroczenie. Te cztery lata przeszły. Pytanie moje jest takie, że ona na forum to nie za bardzo pasuje. No. Że tak powiem. Ja się leczyłem psychiatrycznie. Oho, oho ale mam. No, no. no, mam stwierdzoną depresję. No. Nawet na nią na ręce jestem. No i jestem wiadomo na tych środkach antydepresyjnych. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, czy lekarz, który tam bada, czy on ma wgląd w konto pacjenta? Nie. To znaczy, czy stwierdzi mi, że jakie ja tabletki, jakie ja recepty biorę? Może inaczej. Ty masz wypełnić taką ankietę i no tak. masz tam napisać wszystko, co bierzesz, prawda? Tak. Nie uczę nikogo kłamać, bo to nie jest moja rola, prawda? Natomiast y, lekarz to nie jest policja i raczej nie będzie miał wglądu w to, co... Czyli on nie będzie szukał, po prostu nie, nie wejdzie na to. inaczej, Ra raczej nie ma takiego bezpośredniego dostępu, że sobie... On może, gdyby on ci wypisywał jakieś leki, to on ma dostęp do leków, które on wypisał, prawda? Natomiast no, masz tą rentę i tutaj jest problem, bo ile masz lat, tak mniej więcej, 30, może 40, 50. 51. Ile? 51. 51. 50 parę, prawda? I tego lekarza może zainteresować, z jakiego powodu jesteś na rencie, bo to trudno ukryć tutaj sprawę rentową, prawda, i no coś byś tam musiał jakoś tam z tego wybrnąć. Nie powiem, A -a. Ci, nie powiem ci jak, bo mówię, nie, nie, nie uczę tu nikogo... Nie, kurwa, no jasne, jasne, jasne, dobra, tylko takie pytanie jest, czy to orientuje się pan, czy... To znaczy, A -a. inaczej, według wiedzy, którą mam, to nie jest tak, że pierwszy, lepszy lekarz ma dostęp do twoich tych kartotek, prawda? Może się to tam w jakimś czasie zmienić, ponieważ wprowadzają tak zwaną dokumentację elektroniczną, że bardzo teoretycznie ma to doprowadzić do tego, że przykładowo przychodzisz do mnie, a ja wszystko widzę, co, co miałeś. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze... Tego nie ma. Natomiast na pewno dostęp do czegoś takiego ma policja, czy jakieś tam służby, bo no, no przypuszczam, bo, bo generalnie dane to są w nfz tak zwanym Narodowym Funduszu Zdrowia, natomiast zwolnienia lekarskie są w ZUS-ie, prawda? I no, no, służby raczej sobie sprawdzą, prawda? Czyli jeżeli ty z tą rentą chciałbyś iść tam na ochroniarza, czy... Nie, nie, nie, nie, nie. Ja, ja tylko prawo jazdy zwykłe chcę odzyskać. No także także tutaj mm, szansę masz. Yy, no, yy, teraz tak, pytanie jest takie, jeżeli, jeżeli już jesteśmy, czy cztery yy, lata czy, i, i dopiero teraz idziesz na badania, czy tak jak, jak to z tobą jest? Cztery lata minęły ponad i dopiero chcę iść teraz na badania. Mm -hmm, mm -hmm. Ze starym tym skierowaniem... Z... Tak, tak, w porządku, w porządku. No, no, ma, ma, mam tylko nadzieję, że, że nie przypierdolą się do czegoś takiego, co się nazywa, prawda, ten, co się nazywa abstynencja alkoholowa, prawda? Rozumiem, że wyniki masz dobre. W sensie tam wątroba. Znaczy, ja dopiero je sprawdzę. Po prostu pójdę, je zrobię. Bo, no to. No to um, bo jeżeli, tam je, problem jest taki, że te prochy, antydepresanty, one też walą po wątrobie, więc no ja wynik może, no może być... Może być nieciekawy. Może inaczej. Wątrobie. Zrób go dla siebie. Żebyś wiedział, mhm. prawda, no co, co, znaczy czy tam powiedzmy jakoś tak, no, no, czy, m, trudno mi powiedzieć, jak to obniżyć po antydepresantach, ale może być, że będzie w porządku, prawda, przynajmniej żeby ci lekarz nie powiedział, nie wcisnął ci ciemnoty, że miałeś podwyższone, prawda. Dobra. Bo wynik może być, A teraz no, no. Jak się pisze to oświadczenie o chorobach lekach, czy tam jest klauzula? No jest klauzula. Jest klauzula. jest klauzula. No jest, hmm. no. No jest klauzula. Także, tak, no... To, to, już to moje sam, ryzyko, po prostu. Sam, sam już musisz sobie tam skalkulować, tak. jak to mówił kiedyś jeden premier, w jaki sposób oszczędnie gospodarować prawdą, prawda? No to chodzi. No, no nie namawiam cię do, do tego czynu, no, no bo... nie, w żadnym wypadku. Żebyś się, tu nie tak. zrozumiał, że, że, że tego, tylko ale z drugiej strony ja wiem, czy tak klauzule są, ale, ale pamiętam, że miałem gościa, który nakłamał i tam nie słyszałem, żeby jakieś... Akurat nie nakłamał, jeżeli chodzi o inną chorobę, czyli cukrzycę. Sprawa wyszła, bo to było dziecko i, i tata rozgrywał sprawy rozwodowe i podpierdolił własnego syna, prawda, który był przy matce, ale no nie słyszałem, żeby jakieś takie konsekwencje były w sensie... No, żeby ktoś tam, nie wiem, poszedł do więzienia, czy nie wiadomo coś, coś, co się tam wielkiego działo, prawda? Ale to mówię, to nie traktuj mojej tu porady, w sensie, że ja cię uczę kłamać i masz fałszować tego, prawda? Tu, tu chyba się no, rozumiemy, ja prawda? Ja myślę, tylko, tylko, tylko że, że mówię, dostępu rac raczej nie mają, bo byłeś już w tym wąpie kiedyś z jakiegoś innego powodu? Nie, nigdy. Druga sprawa jest taka, no depresja nie jest jakąś taką chorobą jak schizofrenia, prawda, że idzie gość i zabija prezydenta tam miasta wojewódzkiego i nie ucieka, czy jakaś tam tak zwana choroba dwubiegunowa, prawda. No, no, no każdy ma prawo, szczególnie kobiety, prawda, no, no chorują na to, na, to, na to schorzenie i i no, no jest, według mnie nie jest to rzecz dyskwalifikująca cię, aczkolwiek mówię, no jak, jak tam za dużo, za dużo się wy wewnętrznisz, to różnie, różnie wiesz, trafisz nie, no. na normalnego, to no, masz depresję, no trudno, no lepiej, żebyś się leczył, niż nie leczył nie, depresję, lepiej, lepiej nic nie powiedzieć po prostu w tej sytuacji psychiatrą jest podejrzany, nie po no, ale... tym, co się teraz zdarzyło w, Ka w Katowicach. No, no dokładnie, niby, niby, niby... A ja idę do Sosnowca. No, no, to, no to, to wiesz, gdzie idziesz, prawda? No. <laughs> Powiem tak, jeżeli chodzi o Sosnowiec, to mimo wszystko zrób sobie te badania, bo yy, lepiej, żebyś wiedział, co jest, w, co w trawie piszczy i nawet pokazał im jakieś badania, że badasz, no, no być może więcej zjadłeś, prawda, być może tam brałeś jakieś inne leki, bo przecież nie tylko, nie tylko antydepresanty podnoszą próby wątrobowe, przecież ludzie biorą w tym wieku, już masz prawo brać na, na jakieś tam bóle kręgosłupa, przeciwbólowe zwykłe, prawda, czy coś. No, no to też wszystko, co, co byś nie, nie wziął z leku, to wszystko po wątrobie łupie, prawda? Oczywiście. Tak, także no życzę ci jak najlepiej, to jest tak, jak już ktoś przejdzie i nic się do tego w tym Sosnowcu do niego nie dopierdolą, to się śmieje, a poszedłem jak po swoje, prawda, ale, ale gorzej jest jak, jak się nie przejdzie i, i, i rozumiem, tak prywatnie się zapytam, że nie pijesz, prawda? Nie, w, w, w ogóle, czyli cztery lata temu jak się coś złego stało, prawda, zrozumiałeś, że nie wolno pić i... No i nie pijesz, no. No i przestałem. No i no, bo, bo tam... Tak, tak z ciekawości, ty jakiś tam wyrok ci łupnęli, czy, czy, czy coś tam... Taki no, to to wyrok, no... Miałem prac, pracę w ograniczeniu wolności pracy społecznej. No, no, no, to, to... tak. No, ale tam było tyle, że... Było na tyle dużo promili, że... Czyli, czyli już to standardowo walą, walą w takiej sytuacji cztery lata zabrania. Nie? No to tak, no cztery lata i, i tylko mówię musisz twardo, ponieważ no, mimo wszystko to było pierwsze zdarzenie w życiu, prawda? Tak. Pierwsze zdarzenie. W ży... wcześniej takich numerów nie miałem. Pierwsze zdarzenie w życiu. No to, to jest ten taki. Prawo jazdy, jakiś... prawo -jazdy od dziewięćdziesiątego roku, no jest. Mhm. 30 ponad lat, no wtedy no, mniej. Było. No wydaje, ile tam zrobiłeś kilometrów? Tam, nie wiem, 500 tysięcy, 200? No, no tak, niedużą, powiedzmy, że Strasznie dużo nie jeździłem, nie, nie jako jakiś kierowca, nie już No ale, ale prawko się z powrotem przejeda, prawda? Co, co, co? No na pewno. Dobra, to, dziękuję no panie, także, także żebyś jakoś to bardzo. tak, no, no, no nie, po, nie, nie, nie podam ci jakiegoś prostego rozwiązania, jak to masz zrobić, bo, bo aż tak tych lekarzy Ta nie... No mnie najbardziej zmartwiło, bo ja spokojnie, dopiero skojarzyłem, że wprowadzili tą elektronikę z receptami, z tym kontami pacjenta i tak dalej. I po prostu cały problem, bo ja byłem w pełni, w pełni przygotowany na to, że trzeba oszczędnie gospodarować, etc. Wiesz co, wydaje mi się, że, że WOMPy to nie mają do tego dostępu. To, to, to jest tak, to jest trochę RODO, trochę, trochę tam jakiś pewnie innych przepisów dotyczących prywatności, ale znam życie że być może womp jeszcze nie mają takiej, takiego przyrządowania technicznego, prawda, żeby, żeby, czy jakichś takich uprawnień, nazwijmy to jak policja, czy, czy służby, że, że tam, jakby to powiedzieć, że takie rzeczy mają na telefon, prawda? A nie sądzę, żeby ktoś yy, yy, był na tyle ambitny, żeby tam dociekać tak, co tam bierzesz, czy nie bierzesz. Według mnie, jeżeli się jakoś tak, no nazwijmy to, nie przypucujesz, to, to powiesz to, co tam cię interesuje, to, to, to nie powinno być źle, prawda, ale, ale mówię to, nie namawiam tutaj do niczego i, i sam musisz jakąś decyzję podjąć, podjąć taką, jaką musisz podjąć, no i zwróć uwagę, że masz rentę z jakiegoś powodu i, i mogą tutaj jakiś od Ciebie zażądać papierów rentowych, prawda? Dobra. No chyba, Czyli że, chyba, że, to... chyba, że, chyba, że no, no jeszcze tą rentę ukryjesz, prawda? No bo, bo mówię ja raczej... Mogę, re... Zawsze mogę spróbować, że jestem bezrobotny, nie? No coś w tym stylu, prawda, no. No. Bo mówię... Dobra. No, no ja, ja powiedzmy w prywatnym gabinecie, to, no, to nie, ktoś mi coś mówi, no to biorę to za dobrą monetę raczej, prawda? Chociaż oni w WOMPach ograniczone zaufanie mają. No, natomiast natomiast mówię, no, no sam to musisz jakoś tak sobie przespać się z tym, prze, prze, przemiętolić i będzie dobrze. Życzę ci powodzenia, nie dziękuj I, i, i najwyżej tylko daj znać jak poszło, prawda? jak poszło, jeżeli nie pijesz, to jestem tutaj, nazwijmy to dobrej myśli, prawda? Dobra, cześć. Dobra, trzymaj Dzień się, miływa. cześć. Dzięki ci za, za uczestnictwo w tym, także do, do następnego. Dobra, także żeśmy z kolegą omówili sprawę ewentualnych problemów przy odzyskaniu prawa jazdy. I jeżeli ktoś jeszcze chce coś zadać, jakieś pytanie, to tutaj albo zrób to na czacie, prawda? Na czacie, tu jest ten czat, nigdy, nigdy nie kojarzę, prawda? Czy on jest tu? Chyba tutaj masz czata, prawda? Zrób to na czacie, albo jeszcze zadzwoń. I jeszcze ostatnie takie, takie, pytanie. Witam panie doktorze, dostałem możliwość zrobienia prawa jazdy kategorii C, nie posiadam widzenia stereoskopowego ale nie posiadam też innych wad oczu. Widziałem rozporządzenie z 2019 zmieniające wymagania co do widzenia stereoskopowego, jednak w rozporządzeniu 2020 pisze, aby kierowcu sprawdzać pod kątem widzenia przestrzennego, jak to w praktyce wygląda, czy brak widzenia stereoskopowego może mnie zdyskwalifikować, może mnie zdyskwalifikować z kategorii C. I zasada jest tutaj prosta. To, że oni każą sprawdzać pod kątem widzenia stereoskopowego, no po prostu po to, żeby lekarz miał wiedzę, czy masz to widzenie stereoskopowe, czy tego widzenia stereoskopowego nie masz. Natomiast norma jest taka, że spokojnie można przejść, nie mając widzenia stereoskopowego, prawda? Czyli yy, są pewne warunki do tego, natomiast coś tam na to oko musisz widzieć, mimo wszystko, natomiast yy, no, widzenia stereoskopowego sensu stricto mieć nie Musisz. Dobra, jeżeli nikt nie ma tutaj więcej pytań, jeżeli już odsłuchałeś to, co miałeś odsłuchać, jeżeli Cię więcej nic nie interesuje, to myślę, że na tym kończę. Tradycyjnie proszę o komentarz, tradycyjnie proszę o subskrypcję kanału, możesz tam obejrzeć jakieś tam inne Filmiki. Jeszcze Krzysztof, witam Panie Darku. Krzysiek z tej strony. Byłem u Pana na psychotestach, ale dalej czekam na WOMP na lekarza orzecznika. Trzecie podejście. Pierwsze dałem krew, druga wizyta u psychiatry i teraz yy, końcem sierpnia orzecznik. Także yy, tu jeżeli mogę coś yy, powiedzieć, yy, yy, to co Krzysiek opisuje, że um, po womp czasami trzeba się trochę nachodzić i nie zawsze to, to chodzenie jest takie, że to załatwi wszystko w jeden dzień. Powiedz, Krzysiek, jak ta wizyta u psychiatry? Czy, czy, czy ten psychiatr jakoś tak pozytywnie na ciebie patrzał? Czy, czy coś ci tam już dał znać, w jakim kierunku pójdzie jego opinia. Także to mnie ciekawi, prawda? Ponieważ tak jak kolega wcześniej powiedział jakiekolwiek wizyty u psychiatry, to różnie z nimi bywa. Dobra. I myślę, że Cześć Wojtek, cześć chociaż wprawdzie na sam koniec. Słuchajcie, kończę naprawdę, bo mówię, jest niedziela, być może jeszcze ktoś chce tam odpocząć i do następnego razu.